po jednym kompleksowym badaniu psychologicznym kierowcy w pracowni psychotestów możesz otrzymać kilka orzeczeń, ale do różnych celów. Czyli tak w skrócie, przychodzisz raz, przychodzisz raz na badanie, ale załatwiasz kilka spraw za jednym razem. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem specjalistą medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od zapytania kierowcy. Witam, mam pytanie, niedługo kończą mi się badania psychologiczne na instruktora nauki jazdy. Robiąc psychotesty chcę zrobić również dla kierowców zawodowych, bo będę przystępował do szkolenia okresowego dla kierowców zawodowych po raz pierwszy w moim życiu. Czy w takim przypadku muszą zrobić dwa badania, czy wystarczy jedno, czy to jest to samo badanie, jak wygląda opłata w takim przypadku? Pozdrawiam. Odpowiadając na to pytanie, przede wszystkim, jeżeli badanie odbywa się tego samego dnia, to najpierw zgłosiłbym ten fakt psychologowi transportu, który będzie mnie badał. No w tym momencie może on od razu rozszerzyć zakres badania tak, abyś mógł otrzymać oba orzeczenia za jednym razem. Główna część badania jest wspólna, no ciemnia, czy aparaty, czy tam jakieś tam testy na inteligencję No, ale mogą być jakieś różnice w badaniu kierowcy zawodowego i instruktora nauki jazdy. No, być może będzie trzeba coś dopłacić za kolejne orzeczenie, ale jeżeli nawet taka sytuacja będzie miała miejsca wydaje mi się, że opłata będzie tutaj raczej symboliczna. Gorzej będzie, jeżeli te badania, czy te orzeczenia będziesz chciał zrobić w jakimś dłuższym odstępie czasowym, na przykład miesiąca no, czy dłużej pół roku, roku no, Bardzo wątpię, aby psycholog dokonał jakiegoś zwykłego przepisania jednego orzeczenia na drugie no, Na pewno nie zrobi tego inny psycholog transportu, nawet z tej samej pracowni psychologicznej Czyli raczej będzie to powtórne, całkowite badanie No i tutaj za całkowite badanie będzie raczej Powtórna całkowita opłata. No, niestety Twój stan psychoruchowy może się zmienić z dnia na dzień. No, a nie mówiąc, co tam będzie za miesiąc, czy, czy za pół roku, czy później. Natomiast ostateczną decyzję i tak podejmuje konkretny badający Cię psycholog transportu. No, on tak w sumie ponosi odpowiedzialność i prawną, czy jakąś inną, za to, co tam podpisze w swoim orzeczeniu. Na tym kończę, jeżeli Ci to wideo coś wyjaśniło, oczywiście daj lajka, daj kciuka, podziel się na jakimś swoim portalu społecznościowym, czy na jakimś swoim ulubionym forum. Jeżeli oczywiście masz jakieś pytania napisz to tutaj poniżej w komentarzach. Na każde sensowne zapytanie odpowiem. No, jeżeli przeszedłeś takie kompleksowe badanie, uzyskałeś kilka orzeczeń, za jednym razem, też napisz jak to wyglądało, jak wyglądały opłaty w tym przypadku. Jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się tutaj na moim blogu psychotestykierowców.pl no, Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o badaniach psychotechnicznych, kliknij tam, jest link w opisie do tego filmiku. Także mówił Darek Kraśnicki, lekarz uprawniony do badań kierowców z Wrocławia, specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w kolejnym filmie. Możesz też zasubskrybować się do mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy, naprawdę staram się przynajmniej raz na tydzień wypuścić jakieś ciekawe wideo, oparte wyłącznie na życiowych problemach kierowców, internautów, czy innych osób zainteresowanych badaniami do pracy.